chciałbym pokazać Produkt taki jak SketchUp I narzędzie Jak tu mamy Lines Linie Wyłączę Ustawmy Pozycję 2D Skrót L Naciskam i zaznaczyłem. Czerwona linia jest równoległa do osi czerwonej, tak? Możemy zrobić do zielonej, ewentualnie. Teraz Wam pokażę. Żeby do niebieskiej udało się. Chociaż on teraz mamy ustawione w dwóch. Gdzie zielono pod prostopadłością i zaznacza tak i tak i wyszedł tam plan jakiś który możemy sobie przełożyć na to tutaj możemy sobie dołożyć też linię skrót L niebieskie podpowiada, tak widzicie, że środek jest, tak środek. Tutaj też powinien podpowiedzieć środek i tu powinien podpowiedzieć środek. Wyłączamy spacjon. Proszę. I coś takiego pocięte.